Mano, witam was w pierwszym odcinku na moim kanale. Chciałem się za nim przywitać i ogłosić, że będę nagrywał serię serwera Virtual t 2 na którym się właśnie znajduję. Co do serii, to będzie się pojawiła raz w tygodniu może do dwóch, trzech razy tak, ale to będzie nas no i cóż, no i do zobaczenia w kolejnych materiałach, ponieważ ten filmik jest tylko zapowiedzią całej serii, więc na razie.